Następny bieg. Jedziemy gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz, gaz. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I teraz musimy założyć noga z gazu na hamulec. Czekamy, czekamy, czekamy. Już nie zdążymy wyhamować, więc gaz. I tak przed każdym skrzyżowaniem. I przyspieszamy następny bieg. I tu sobie opóźnimy hamowanie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gaz, gaz, gaz, nie ma wożenia się. Musi pan sprawdzić, jak zachowuje się ten samochód i czego pan się nauczył. Jedziemy. Jedziemy. I teraz noga z gazu. Nie hamujemy jeszcze, jeszcze nie sprzęgło do końca, jeszcze nie. I teraz mocniej. I widzi pan, że ma pan jeszcze 30 metrów zapasu, prawda? Więc z tym samochodem jadąc 50 na godzinę, zahamowanie na 25 metrach, bez składzenia pasażerów, nie jest żadnym problemem. I gaz, i następny bieg. I tutaj już pan założył, że to się nie zmieni. Nie było przełożenia, prawda? A musi pan założyć, że wszystko będzie przeciwko panu. Gaz, Następny bieg, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, zakładamy, że te światła będą przeciwko nam, Noga z gazu na hamulec, czekamy, on się ładnie toczy, jeszcze zdążymy wyhamować, jeszcze zdążymy jeszcze, już nie i dodajemy gazu. I to Panu daje to pewność, w którym momencie odpuścić. Będziemy skręcać w prawo na tym skrzyżowaniu. Opóźniamy hamowanie, opóźniamy, nie hamujemy jeszcze, Kierunkowska w prawo, jedziemy, jeszcze nie hamujemy, jeszcze nie hamujemy, jeszcze nie hamujemy, jeszcze nie, i teraz troszeczkę mocniej, odpuszczamy, jeszcze pan miał 10, kręgach, jeszcze pan miał 10 metrów zapasu, prawda? Pojedziemy sobie znowu w tamtą stronę Armii Krajowej w jedną i w drugą, żeby przećwiczyć to hamowanie. Czyli to jest jedyna lekcja, gdzie pozwolę Panu jechać troszeczkę szybciej niż prędkość dopuszczalna i gwałtow troszeczkę gwałtowniej hamować, ale to jest tylko wyjątek, ponieważ będzie Pan musiał jeździć później łagodnie, ale to jest po to, żeby Pan pewniej się poczuł w samochodzie i wiedział na co stać, przy hamowaniu i poznać swoje umiejętności. Jedziemy, jedziemy z gazem, z gazem, z gazem, z gazem, z gazem. I następny bieg, i następ i gaz, i następny bieg, i gaz, i znowu zbliżamy się do tego. Jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze zdążymy wyhamować jeszcze zdążymy, już nie zdążymy gaz i wiadomo będziemy sobie zawracać za skrzyżowaniem zajmiemy lewy pas kierunkowskaz zobaczymy co ten i jedziemy przyspieszamy i na lewy pas zjechać, wyłączyć kierunkowskaz i op opóźnimy sobie hamowanie czyli wyłączyć kierunkowskaz jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Mocniej i odpuszczamy słabiej, słabi. Widzi pan, No miał pan jeszcze 15 metrów zapasu, prawda? Na skrzyżowaniu nie zawracamy, zaraz za skrzyżowaniem jest taki łącznik, zawrócimy. Cięć.